Co zrobić, jak zatoiłeś fakt zachorowania na padaczkę, czy jakąś inną chorobę, przebiegającą z utratą świadomości. Ale zrobiłeś yy, prawo jazdy. Zapytanie mojego widza. Yy, witam Panie Doktorze, opiszę swój przypadek i zadam pytanie. Yy, 12 lat temu zacząłem chorować na padaczkę pourazową i choroba przez ten okres objawiała się napadami występującymi podczas snu, średnio co 3 miesiące. Tak ciągnęło się latami, po pewnym czasie zdecydowałem się na zrobienie prawa jazdy i do choroby na badaniu lekarskim się nie przyznałem. I od tej pory prowadzę samochód po cichu, jednak z czasem y, odstępy między napadami zaczęły się zmniejszać, okres bezobjawowy wydłużać. I tutaj mam pytanie. Załóżmy, że dojdę do tego dwuletniego okresu beznapadowego, w świetle prawa mógłbym mieć szansę na zrobienie prawa jazdy z tym, że ja już je mam. I czy w prawie jest gdzieś zdefiniowane, jak postępuje się z takimi przypadkami? Czy prawo jazdy zostałoby zmienione na warunkowe? Czy posłaliby mnie do sądu na proces za zadajenie prawdy o chorobie? A może ponownie musiałbym zdawać egzamin? A może po prostu stan obecny podtrzymać? I po prostu po cichu sobie jeździć. Pozdrawiam Pana serdecznie, jak również Pana internautów. Z góry dziękuję za odpowiedź w postaci wideo lub tekstowej. I najpierw ci powiem, jak z reguły chorzy na padaczkę, czy inne schorzenia robią. Aby było jasne, nie oceniam, czy robią dobrze, czy źle. Nie jestem jakimś nawiedzańcem, że wszystkich bym powsadzał do więzienia. Każdy człowiek ma prawo do własnych decyzji. Yy, wierzę też, że więcej szkód robią pijani kierowcy w jeden dzień niż wszyscy chorzy z padaczką przypuszczam, że przez parę lat. I taka klasyczna sytuacja, że po zrobieniu prawka jeździsz do momentu jakiegoś zdarzenia drogowego spowodowanego utratą przytomności. No po prostu mh, ostatnio miałem pacjentkę, że wjechała tam w jakiś znak drogowy, no bo napad padaczki wystąpił. Y, gdzieś tam przed y, skrzyżowaniem. Druga klasyczna sytuacja, masz napad padaczki w domu, no wzywasz pogotowie, czy rodzina Cię zawozi tam na jakiś y, SOR, czy, czy nawet idziesz do lekarza, neurologa do jakiejś poradni, a tenże SOR, tenże doktor, po prostu pisze do wydziału komunikacji, że Ty masz padaczkę i starosta Cię kieruje z urzędu. No i niestety wpadasz w system badań Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i tych ciągłych badań kontrolnych na początku co pół roku, potem tam co rok, potem teoretycznie możesz prawko mieć na dłużej. I znam kilka takich osób, które straciły prawko w ten sposób. No, bądźmy szczerzy, sytuacja teoretyczna, że jak się nie dasz złapać, powiedzmy, bo taki jeden pacjent mi opowiadał, że jeszcze dawno temu, że on jakąś wyczuwał ten nadchodzący napad, miał tą aurę, prawda, i wtedy sobie stawał gdzieś z boku samochodem na poboczu i funkcjonował przez wiele lat. Także taką osobę poznałem osobiście wiele lat temu, no teraz straciłem z nią kontakt, ale teoretycznie możesz wiele lat prawka nie stracić i co masz robić, jak masz tą sytuację, że jednak padaczkę masz i teoretycznie mając padaczkę, czy po napadzie padaczki pierwszym w życiu, powinieneś sam pójść do lekarza uprawnionego, zgłosić mu swój problem zdrowotny i co taki lekarz jak ja zrobi, no niestety wierz mi, że nie ma wyjścia, może ci tylko prawko na dwa lata zabrać, no a później, po tych dwóch latach bez nadpadowego, Yy, okresu yy, musisz niestety udowodnić jakoś, że tych napadów nie miałeś. No, udowodnić możesz tylko chodzenie do neurologa. Różnie z tym przejściem badań bywa. Yy, często też jest yy, odzyskać prawko ponownie. No, jak przejdziesz badania to trzeba zdać powtórny egzamin państwowy, za wszystko płacisz. No, po dwóch latach <t> warto też wziąć parę godzin jazdy, bo no niestety, nawyki egzaminacyjne są nieco inne. O Twoich kosztach i nerwach nie wspomnę. Także dochodzimy do tego zasadniczego pytania, które chciałbym w sumie Tobie zadać Jak jest naprawdę w życiu? Ja znam takie sytuacje, jakie Ci wspomniałem, ale tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć tego od Ciebie. Jeżeli jesteś osobą z tych opisanych wyżej przeze mnie sytuacji, to po prostu napisz w komentarzu poniżej Jaką masz kalkulację, czy jeździsz z tą padaczką, czy nie jeździsz? Jak się ma kwestia odpowiedzialności karnej za Twój ewentualny wypadek, czy to w ogóle rozważasz w swoich kalkulacjach? No i jak w ogóle jest prowadzeniem auta przez chorych na padaczkę, oczywiście z Twojej perspektywy. Tak, w świetle prawa, oświadczenia o stanie zdrowia wprowadzono gdzieś w 2013 roku i wtedy już podpisujesz pod groźbą odpowiedzialności karnej pouczony tam o różnych jakiś dziwnych paragrafach z kodeksu karnego, natomiast do 2013 roku jeżeli prawko zrobiłeś, no to odpowiedzialności tak naprawdę żadnej nie masz, prawda? Mówię o odpowiedzialności za to, że padaczkę lub inną chorobę zataiłeś. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeżeli ten filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka, jeżeli chcesz więcej takich materiałów, zasubskrybuj mój kanał YouTube, tutaj gdzieś z boku masz taki znacznik do subskrypcji i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.